biżuterii Wierci w sześciennym koraliku kanalik od jednego wierzchołka do przeciwległego. Krawędź sześcianu ma pół centymetra długości. Jakiej długości jest kanalik? Dla ułatwienia narysuję ten sześcienny koralik. Narysuję po prostu sześcian. Zaczynam od… wiem, że można narysować go lepiej, ale wierzcie, że robię, co mogę. To mój najlepszy, odręczny sześcian. Uważam, że całkiem udany. Gdyby ten sześcian był przeźroczysty, byłoby widać tę krawędź i podstawę sześcianu. Wiemy, że każda krawędź koralika, podają, że to sześcian, ma długość 0,5 cm. Tu jest 0,5 cm. Tu pół cm. I tutaj też. Wiemy też, że kanalik biegnie od jednego wierzchołka do najdalszego przeciwległego czyli z tego wierzchołka do tego wierzchołka. A skoro tak, to mówimy o przekątnej sześcianu biegnącej z tylnego, górnego, prawego wierzchołka do przedniego, dolnego, lewego wierzchołka, czyli tutaj. To przekątna sześcianu. Wrysujmy tę przekątną. O tę długość chodzi w zadaniu. Jak długi jest ten kanalik? Właśnie tę długość musimy obliczyć. Jak do tego podejść? To klasyka geometrii. Obliczenie długości przekątnej sześcianu czy innego prostopadłościanu. Wystarczy zauważyć, że to jest przeciwprostokątna trójkąta. Trójkąta, którego na razie nie widać. Aby dostrzec w tym przeciwprostokątną, musimy wyobrazić sobie przekątną podstawy tego sześcianu. Myślę o przekątnej, którą właśnie rysuję. To przekątna podstawy tego sześcianu. Teraz widać już trójkąt prostokątny wewnątrz naszego sześcianu. Tu jest kąt prosty. Musimy ustalić. Wiemy, że długość boku to pół cm. Gdybyśmy znali długość tej pomarańczowej linii, która jest przekątną podstawy sześcianu, to stwierdzenia Pitagorasa moglibyśmy obliczyć, jaka jest długość przekątnej sześcianu, o której mowa w zadaniu. Aby obliczyć tę pomarańczową linię, wyobraźmy sobie podstawę sześcianu. Gdyby spojrzeć na nią pionowo z góry, z nad sześcianu, wyglądałaby tak. Ten bok… Dla ułatwienia zaznaczę go innym kolorem. Ten bok tutaj… Niech będzie niebieski. Przerysuję go tutaj tym samym kolorem. I teraz ten bok, który zaznaczam na purpurowo. To ten sam bok, tym samym kolorem. Oba mają taką samą długość, wynoszącą pół cm. I wreszcie pomarańczowy bok, przekąt na podstawy naszego sześcianu. Niech to też będzie pomarańczowy i przerywany. Ten bok trzeba troszkę przedłużyć. Wiemy, że to kąt prosty, bo pochodzi z sześcianu. To jest kąt prosty. Wiemy, że ten bok ma pół cm i ten bok też ma pół cm. Aby poznać tę długość, Długość przekątnej posłuszmy się twierdzeniem Pitagorasa. Wiemy, że jedna druga do kwadratu, ten bok nazwijmy… nie wiem, może x. Wiemy, że x kwadrat, kwadrat przeciwprostokątnej, jest równy sumie kwadratów tych dwóch boków, czyli jest równy jedna druga do kwadratu plus jedna druga do kwadratu. Albo, jeśli chcemy uzyskać x, x równa się pierwiastek kwadratowy. Co to będzie? Pierwiastek z 1 czwartej, czyli 1 drugiej do kwadratu dodać 1 czwarta. A 1 czwarta dodać 1 czwarta. x równa się pierwiastek z 1 czwarta plus 1 czwarta to 2 czwarte, czyli 1 druga. Można to też zapisać jako 1 przez pierwiastek z 2. Można to jeszcze uwymiernić, ale na razie zostawmy tak. Zatem to 1 przez pierwiastek z 2, a więc to też 1 przez pierwiastek z 2. Teraz trójkąt prostokątny, którego przeciwprostokątną jest kanalik. Narysujmy ten trójkąt. Mamy przeciwprostokątną, to ta linia. Narysuję ją w ten sposób. To ta linia. Ten bok, oznaczony na żółto, ten bok. Przerysuję go tutaj. Jego długość to 1,2 cm. I bok, którego długość obliczyliśmy. To on, bok x. Przerysuję go. To ten bok, a tu jest kąt prosty. Tę długość znamy. 1 przez pierwiastek z 2 cm. 1 przez pierwiastek z 2. Aby poznać tę długość, znów użyjemy twierdzenia Pitagorasa. Mamy więc, nazwijmy ten bok h. Literą h zwykle oznacza się wysokość. Może lepiej l. W takim razie, l do kwadratu. L do kwadratu będzie równe 1 przez pierwiastek z 2 do kwadratu. 1 przez pierwiastek z 2 do kwadratu. Stosujemy twierdzenie Pitagorasa. Dodać 1 druga do kwadratu. To jest najdłuższy bok naprzeciw kąta prostego, więc jest pierwiastkiem z sumy kwadratów tych dwóch boków. Zapiszmy to. L do kwadratu. Ile to jest 1 przez pierwiastek z 2 do kwadratu? 1 do kwadratu to 1, a pierwiastek z 2 do kwadratu to 2. I dodać 1 druga do kwadratu. 1 druga do kwadratu to 1 czwarta, więc L kwadrat równa się 1 druga plus 1 czwarta. A ile to jest? Zapiszmy tutaj. 1 druga to inaczej 2 czwarte, dodać 1 czwarta to 3 czwarte. Tu mamy więc 3 czwarte. Czyli L kwadrat... L kwadrat... Zmienię kolor pisaka jest równe 3 czwarte, więc L równa się pierwiastek z 3 czwartych. Wyciągamy pierwiastek z ułamka i mamy L równa się pierwiastek z 3 przez pierwiastek z 4. A pierwiastek z 4 to ile? Oczywiście 2. I gotowe. Długość kanalika wywierconego w koraliku z tego wierzchołka do tego ma długość pierwiastek z 3 przez 2 cm, bo w tym zadaniu jednostkami były centymetry.